Córka korwin mikkego broni go w dyskusji o oswajaniu psa z petardami, J.K.M. bardzo kocha zwierzta. Tegoroczny Sylwester trochę odbiega pod tych w poprzednich latach. Wiele miast, z WZG, na dobro Zakazę bo pokazów fajerwerków. Większość foronokreskanych pupili boi się odgłosów Wystrzabów i w badze Krakowa, Torunia, w rozbawie czy Warszawy zdecydowałby wziąć to pod uwagę. Co prawda zakaz i tak nie powstrzyma niektórych przed strzelaniem, ale znacznie ograniczy pilocha basu. Jeden z osób, który by udowodnić, Kreska E nie wszystkie zwierzęta boi się fajerwerków, by pianusz Korwin Mikke. Kontrowersyjny polityk tu kreska przed Sylwestrem wybra psi na targ, gdzie zakupi petardy. Towarzyszy mu pies, Odi, oraz reporter Super Ekspresu. Mikke zapewnia: Kreska E jego pupil nie boi się wystrzabu petard, bo jest psem mliwskim. Na dowód odpali jeden z nich przy zwierzaku. Korwin Mikke jak zawsze pod PR do obecnym trendom. Kupi ppetardy i postanowi pobawić pobawi się nimi z psem. Pono od i nie boi się strzałów. Jest psem myliwskim. Czy to dlatego nie odczuwa elku? Zastanawia się tabloid. ZDJ wywołaby poruszenie wrót obrotców wieszta i politycznych przeciwników Korwin Mikkego, którzy zarzucaj mu zetęcaniem si nad psem. Na przemiewczej stronie partia przymus 2.0 opublikowano post, w którym autorzy apelują o niepolityka polityka do ekostra kreska i greki tym podobnych organizacji. W obronie ojca postanowi bastan córka, Korynna, która jaki czas temu miała problemy z prawem. 36 latka pisze, kreska e lider partii wolno od lat jest mi bonikiem zwierzta i nie skrzywdziłby by przy zbowiowej muchy. J.M. bardzo kocha zwierzta i zawsze przygarnia wszystkie wyrzucone kaleki i chore. Na ZDJ czuł winta, jak próbuje o swój psa z habasem, ale na SZCZ od i w ogóle się nie przejmowa pchukiem petard i traktować to jak zabaw, napisa bakorynna. Komentujący w krytykowali jej wpis. Pani chyba kreska artuje? Jak hukiem mokreska kreska na psa o Ile tych petard musiał ukreska kreska iglek, kreska, albo pies o Pytali. Znaleźli się te kreska tacy, którzy bronili korynny. Dajcie spokój dziewczynie. J. mi intencje miab dobre. Typowo-emskie zachowanie nie niezrozumiałe dla kobiet, bo kobieta chciałaby chronić pieska. Zamkną go taka by nie zbyszałby wybuchów, a facet 2, kreska epr pół z niej pies si z tym zetnie i te kreska chce go chronić poprzez oswojenie z niebezpieczeństwem i nauczenie radzenia sobie z nim, napisa jeden z ukreska etkowników. A wy co zdzicie o takim sposobie oswajania czworonoga?.